Może istotna, jeśli to ona, to przegapiłem, a Lot był łaskawy. I cieszył się nim Zapomnieć o lęku Przy tobie chcę być Więc pokaż mi jak mogę zmienić swój świat Naprowadź na ścieżkę właściwą w ten czas Jak pięknie układa się nam wspólny świat Ty jesteś mym szczęściem jak u tych gwiazd Za oknem na niebie w tę noc świecą w twarz Więc chodźmy tą ścieżką wybraną przez czas Zapomnij o wszystkim, co było nie tak I żyj każdą chwilą, uśmiechaj się tak Zaplanuj nam dobrze ten nasz wspólny świat Ho. trochę jak kody każda to i tak Wszystkie drzewa i płody Jesteś jest taka jak ja, ja. Ty, pierwsza, czy ja? I tylko tyle naj łączy I tylko mnie trzymaj I nie wypuszczaj Chron no. Ty, tutaj Zdjęcia do. Instrumentalnie, instrumentalnie brzmi yeah. mniej więcej tak samo Always Lone, Menay Trust w moim yeah. wykonaniu, czyli zawsze sam. Yeah. Chciałbym to zacznie żalić Gdzie tym człowiekiem, z wieloma badami I odczuwam Gdy ja właśnie tym polecnym spojrzeniem Gdy, pole, gdy, spojrzenie, gdy tutaj dojrzeć, że 但你卸別再忘了 że jesteś wszystkim i cała zostawmy ze sobą skutki i żal przez życie przejdźmy razem szukając szczęścia wejduje Proszę, niech tak powiązanie Wtedy że czuję się jak w niebie Każdy dzień z tobą spęchać cen Popuś mnie w lasu Że właśnie ciebie tu przy sobie ma. Szukają szczęścia Tej Wolnego coraz bardziej Czyli chcielibyśmy być po prostu wolni jak tak. Życie melancholia moja codziennie nas przetłacza, a ten nasze na życie nadal przyspiesza. Nie chcesz poszlić tylko ty, bo waraż mi się podnieść, co biegać się na wgląd mieć. Nie potrafię tak męczyć, bo się pragnie mi nie należeć. Najgłębsze rany meczu. Potem nie ukrywam, bo już wynajemy Udaw mi ruch bo ja najczęstę myślę o tobie jak ja Udaw myśl, bo przeczać Każdą dobić cię Udaw mi ruch oś, bo ja najczęstę Wciąż myślę o tobie jak ja przeć mi ruch oś, A teraz to premierka. To znaczy już wczoraj było. Ale na koncercie już była raz, teraz będzie drugi raz i oby mi weszły teraz. Dobrze. Także się przygotuję. Żeby ci tylko piwo nie wyznało, Bo już tam było. blisko. Właściwie się zapowiedrzył, po prostu się zapowiedrzył. Żeby nie wykitował, Nie wiem, co się z nim dzieje. Dobra, dobra, dobra. <tus> <gry> <gry> <gry> dajcie mi szansę, dajcie mi szansę. Dajcie szansę. Panie okay. okay. 我不是馬上打雷<音樂><音樂> Zaczynamy pierwszy en Encore. core What? Wow. najnowszy z jest w początku roku. Dziękuję. Tak ci mały da się, ma węga, się węga, węga.